Zamek hojnik Muzeum Miniatur w Kowarach 2014 rok. Nawet trochę zrekonstruowany. O ile pamiętam sam zamek hojnik. Raczej taki nie jest jeszcze boczna część boczna strona, zamku. Chojnik.